Zaczyna się układać, ty w głębi gdzieś Masz tą myśl, że znów wszystko spieprzy się I że znów będzie źle Tak jak było wcześniej To wciąż powtarza się To wciąż powtarza się Cieszy szczęścia Szczęście zbytło W mojego oka Jest zagiętna, dłoń. jak jedna klaszcząca Dłoń